W tym filmiku, w tym hangoucie opowiem Ci o tak zwanym kodzie 0508 w prawie jazdy, czyli zakaz spożywania alkoholu. Możesz słusznie zapytać, skąd ten zakaz spożywania alkoholu, jak yy, kierowca musi być trzeźwy. Ale yy, do rzeczy tradycyjnie zainspirował mnie list internauty, w sumie mojego widza. Panie Darku, proszę mi napisać, jak to jest z tym kodem 05.08? Wiem tyle, że jak ktoś ma go wbitego, to nie może mieć zupełnie nic przy zatrzymaniu. Internauta chyba myśli tutaj o poziomie 00 alkoholu. I moje dwa pytania, dlaczego niektórzy mają to wbite, niektórzy po wiadomym zatrzymaniu, oczywiście. I drugie pytanie, czy jest jakaś podstawa e prawna? Dziękuję z góry za odpowiedź. I zacznijmy od tego, a w zasadzie od definicji tak zwanego stanu nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu. Czyli, jeżeli sobie ładnie jedziesz na kacu, policjant Cię złapie i dmuchasz, i jeżeli masz obecność w wydychanym powietrzu, od 1.1 mg do 0,25 mg alkoholu w litrze, no to jesteś w tym stanie nietrzeźwości. Czyli jaki wniosek jest, że jest jakiś, jakiś obszar od 0 do 0 powiedzmy 90 od, od 0 do 0,1 mg, prawda? Kiedy jakąś jakiś tam promilek mili promilek alkoholu możesz mieć. I przeliczając to na promile jest to od 0,2 do 0,5, czyli od 0 do 0,2. Nawet jak masz ten alkohol, to cię po prostu policjant ci nic nie ukaże, nie może cię ukarać. No, dla, dla świętego spokoju powiem jeszcze o stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości jest tego alkoholu troszeczkę. Więcej, czyli w krwi masz więcej niż 0,5 promila. Natomiast w jednym yy, decymetrze w jednym litrze dychanego powietrza przekracza to 0,25 mg. I skąd właśnie ten kod 05,08 yy, W krajach unijnych niektórych norma dopuszczalna alkoholu we krwi czy w wydychanym powietrzu jest trochę wyższa W niektórych jest to nawet 0,5 0 promila No i mądrzy ludzie w krajach unijnych wymyślili sobie, że są niektóre osoby, które no nie, po prostu mają taki stan zdrowia, że tego alkoholu w ogóle nie mogą pić I po to, żeby ten ziomek w ogóle nic nie pił, to co powiedzmy będzie 0,4 Ciebie już tu wsadzą u nas w kraju 0,4 promila oczywiście, a tam ten ziom sobie może spokojnie jeździć i ta właśnie, ten kod 0508 jest po to aby po prostu, jeżeli masz jakieś przynajmniej w teorii jeżeli masz jakieś, jakieś schorzenia, które alkohol nasila tu podczas których uniemożliwia jeżdżenie pojazdem mówię nawet o tych minimalnych ilościach no ja znam parę leków, które mają yy, no, interakcję z alkoholem taką, że, że po prostu no, ziom dostaje takiego odpału, że nie wie jak się nazywa i taka przynajmniej była ideologia unijna natomiast, co zrobiono u nas w Polsce a mianowicie to, że Wymyślono sobie, że ten kod 05.08 daje informację policjantowi, że taki ziomek, być może ty, został złapany kiedyś za jazdę po alkoholu i takiego kodu może się spodziewać raczej po badaniach w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Raczej ci nie da tego lekarz prywatny. No, on jest bardziej mimo wszystko nastawiony komercyjnie, no, czy tak jest, czy nie, czy tak uważasz, czy nie, no, let's face the music, lekarze prywatni są troszeczkę bardziej spolegliwi wobec swoich pacjentów, no i jak, przypuszczam, zacząłby wystawiać takie kody 05.08 każdemu pacjentowi, który napisze, że lubi tam coś sobie popić, no to by było że tak powiem, tragedia, znaczy, może inaczej, katastrofa finansowa. Natomiast w wąpach tej obligacji już nie mają. Nie są zobligowani tym, czy, czy to się podoba Tobie, czy się nie podoba, i od razu Ci łupią ten 0508. I tak jak powiedziałem, policjant, jak bierze to prawko, to widzi, że już miałeś problem z alkoholem, przynajmniej raz. A druga sprawa jest taka, że jeżeli masz od 0 do 0,1, prawda? Mówię od 0 do 0,1 mg lub od 0 do 0,2 promila no to też jesteś udziubdziany, prawda? No bo, yy, jakby to powiedzieć, yy, yy, po prostu nie spełniłeś normy zawartej w kodzie ograniczeń yy, prawa jazdy. I tutaj mi jeszcze widz pyta, no, dlaczego jedni mają wbite, a drudzy nie? No, bardzo proste, jeden sobie lekarz wymyśli, że, że taki kod Ci się należy, takie ograniczenie w prawie jazdy Ci się należy yy, Drugi wymyśli, a może jeszcze dam mu szansę i nie wpiszę, może tego kodu nawet nie znać, także powiem uczciwie, jest to uznaniówka lekarzy, no ale, ale decyzję podejmuje dopiero po zbadaniu Pacjenta. I czy jest jakaś podstawa prawna? Oczywiście, że jest. Przecież nikt sobie w prawie, w prawie jazdy nie wpisze coś, co nie ma podstawy prawnej. No i zaczniemy tutaj od ustawy o kierujących pojazdami. I jeżeli sobie ładnie znajdziesz artykuł 13 tej ustawy o kierujących pojazdami, jest to artykuł o prawie jazdy. I jest tutaj taki ustęp czwarty, że prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy. I od biedy jest to uzasadnienie. Jest to ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć, no tu oka, słuchu, tego, ale jest tutaj taki punkt drugi możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu A możliwość ograniczonego korzystania z pojazdu to jest to, że nie możesz sobie mieć we krwi prawda, yy, więcej, a w zasadzie w zasadzie musisz mieć zerowy poziom alkoholu czyli nie możesz mieć nawet mniej niż to yy, 0,2 promila. Bądźmy też szczerzy, z reguły Jeszcze raz Ci pokazuję, ustawa o kierujących pojazdami Bądźmy szczerzy Jak dostaniesz taki kod 0508 to przy okazji dostajesz terminowe prawo jazdy A czemu by nie, prawda? Sobie miałbyś nie pójść jeszcze raz i nie zapłacić za badania lekarskie, także widzę tutaj kilka osób na hangaucie. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące, że tak powiem mojej prelekcji napisz je na czacie serdecznie zapraszam Natomiast jeżeli masz jakiś inny komentarz czy jakiś inny problem związany z szeroko pojętymi badaniami kierowców z medycyną pracy to również przez parę minut jeszcze będzie Yy, taka szansa. Yy, ten kod 00508. Yy, pytało mnie to, o to już kilka osób. No, tak szczerze mówiąc, prawa jazdy z takim kodem nie widziałem. To, co widziałem, yy, to było z reguły skan badania lekarskiego. No, yy, co Ci mogę poradzić, jeżeli już jeżeli już taki kod dostałeś, jak, jak, że tak powiem, poprawiłeś się troszeczkę, nie złapano Cię po raz kolejny za jazdę po alkoholu, niestety tak się zdarza, odzyskałeś to prawo jazdy, to po prostu, jak pójdziesz do lekarza prywatnego, to z reguły, albo go poprosi o zlikwidowanie tego kodu, no albo, jeżeli uważasz, że ten kod do czegoś Ci się przyda, no to lekarz go może zostawić. Także yy, widzę, że na czacie na czacie nic, żadnych pytań nie ma. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jak oczywiście byś chciał jeszcze jakichś moich konsultacji to napisz w komentarzu do tego wideo. Raczej nie odpowiadam na maile po prostu dostaję ich tyle, że nie mam za bardzo czasu, natomiast jeżeli uważasz, że jestem że warto skonsultować się u mnie osobiście umów się do przychodni medycyny pracy we Wrocławiu Także kilka osób przyjechało, było zadowolonych Czasami nawet trudny problem z pozoru dla Ciebie, może być nieskomplikowanym problemem dla specjalisty medycyny pracy Także bye bye na tym kończę, widzę na czacie, dalej nikogo nie ma, chociaż ktoś ogląda. I do zobaczenia w kolejnym hangoucie na żywo.